i staje się jeszcze gorliwszym obrońcą Chrystusa, zdolnym do najwyższego poświęcenia. Faryzejzm jest chorobą uleczalną. Pamiętajmy, że najwyższym prawem jest zbawienie człowieka. Szukajmy sposobu, aby doprowadzić ludzi do Boga, aby uczyć ich szacunku i miłości do wspólnoty Kościoła. Nigdy nikim nie pogardzajmy, bo w każdym człowieku mamy widzieć,